Podziel liczby, uprość wynik i zapisz go jako liczbę mieszaną. Mamy podzielić 4 przez 2 trzecie, a wiemy już, że dzielenie przez ułamek to to samo, co mnożenie przez jego odwrotność. Więc to jest to samo co 4 razy odwrotność 2 trzecich, czyli 3 drugie. Po prostu zamienia się miejscami licznik i mianownik. Natomiast 4. Już to robiliśmy. Wiemy, jak się mnoży ułamki. Mnoży się liczniki i mnoży się mianowniki, ale 4 nie wygląda jak ułamek. Pamiętajcie, każdą liczbę całkowitą można zapisać jako ułamek, pisząc w mianowniku 1. 4 to inaczej 4 pierwsze. Teraz to już będzie bułka z masłem. Zwykłe mnożenie ułamków. Mnożymy więc 4 razy 3, to będzie 12. A na dole 1 razy 2 to będzie 2. Możemy też najpierw uprościć. Zróbmy to obiema metodami. A zatem w liczniku mamy 4 razy 3, a więc 12 podzielić przez 1 razy 2, czyli 2. Ile to jest 12 podzielić przez 2? Bo 12 drugich to to samo co 12 podzielić przez 2. To jest równe 6. Innymi słowy, możemy od razu podzielić licznik przez 2. To będzie 6 i podzielić mianownik przez 2 to będzie 1. 6 pierwszych to to samo co 6. Druga metoda polega na uproszczeniu ułamka już tutaj. Popatrzcie, i w liczniku, i w mianowniku mamy liczby podzielne przez 2. Podzielmy je więc. 4 podzielić przez 2 to 2, 2 podzielić przez 2 to 1. Otrzymujemy więc 2 razy 3, a więc 6. Podzielić przez 1 razy 1, czyli 1, a to jest równe 6. Można przedstawić to na rysunku. Pomyślmy. 4 podzielić przez 2 trzecie. Narysuję 4 kwadraty. Jeden, drugi. Lepiej rozdzielić. 1, drugi, trzeci i czwarty. Dzielenie 4 przez 2 trzecie to dzielenie tych 4 kwadratów na zbiory, z których każdy zawiera 2 trzecie kwadratu. Gdzie są te zbiory? Pierwszy zbiór będzie zawierać 2 trzecie pierwszego kwadratu, więc będzie wyglądać mniej więcej tak. Drugi zbiór będzie zawierał 1 trzecią tego kwadratu i 1 trzecią następnego. Kolejny zbiór to będą te 2 trzecie. Kolejny to 2 trzecie następnego kwadratu. Teraz znów mamy zbiór z dwóch jednych trzecich. W sumie 2 trzecie. Ostatni zbiór zawiera pozostałe 2 trzecie. Ile w sumie mamy zbiorów? Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A więc 4 całości można podzielić na 6 zbiorów po 2 trzecie. To niewiele trudniejsze niż dzielenie liczb całkowitych.